Witaj! Dziś pokażę Ci, jak korzystać z funkcji, jaką jest ankieta SMS dostępna w telefonii Telecube. Dzięki niej przy użyciu SMS-ów możesz poznać opinię Twoich klientów np. o Twojej firmie, przedstawionej im ofercie czy jakości obsługi. Po przygotowaniu odpowiedniej regułki wysyłki, krótka ankieta SMS będzie automatycznie wysłana na polski numer komórkowy, z którym była prowadzona rozmowa. Wiadomości mogą zostać wysłane bezpośrednio po zakończeniu rozmowy lub w określonym przedziale czasowym od zakończenia połączenia. Z tego filmu dowiesz się jak stworzyć regułkę wysyłki ankiety SMS. Zatem zaczynamy! Zaloguj się do swojego panelu klienta Telecube, a następnie wejdź w zakładkę Telecube Pro i wybierz Ankieta SMS. W celu utworzenia nowej regułki kliknij Utwórz nową regułkę. Przejdźmy teraz przez wszystkie ustawienia regułki. Zacznijmy od warunków, jakie musi spełnić połączenie, aby wiadomości były wysłane. Na początek nadaj nazwę swojej regułce i sprawdź, czy pole Włącz i realizuj warunki tej regułki jest zaznaczone. W przypadku, gdy reguła będzie wyłączona, nie będzie ona realizowana, a wiadomości nie będą wysyłane. W kolejnym kroku określ kierunek połączeń. To znaczy, czy regułka ma być realizowana dla połączeń przychodzących czy wychodzących. Następnie zdecyduj, czy regułka ma obejmować połączenia kierowane na wszystkie numery telefonu, czy tylko wybrane. Wskaż także, jakim statusem ma się zakończyć połączenie, aby zostało objęte regułką. Statusem jako odebrane, brak odpowiedzi, czy numer zajęty. Na suwaku czas połączenia zaznacz przedział czasowy trwania połączenia, który ma objąć regułka. Przejdźmy teraz do sekcji Wykonanie polecenia. Zacznij od wybrania z rozwijanej listy Twojego numeru komórkowego w sieci Telecube, który będzie wyświetlany w polu nadawcy. Pamiętaj, że SMS-y możesz wysyłać tylko z numeru mobilnego i w tym miejscu nie może być wprowadzony numer stacjonarny. Jeśli jeszcze nie posiadasz numeru komórkowego w Telecube, możesz go dodać klikając symbol plusa znajdujący się poniżej rozwijanego paska. Po wybraniu numeru, wskaż z jakim opóźnieniem w minutach będą wysyłane pytania ankietowe. Dostosuj także odstępy pomiędzy kolejnymi wysyłkami na ten sam numer w celu uniknięcia zbyt częstego wysyłania ankiety do tego samego klienta. Zjedź nieco niżej i wskaż przedział datowy oraz sprecyzuj dni i godziny, w jakich pytania w tej ankiecie SMS mają być wysyłane do odbiorców. Teraz przejdź do kolejnej sekcji. Aby dodać nowe pytanie. Kliknij Dodaj wiadomość. W wyświetlonym pop-upie wprowadź treść wiadomości lub wybierz szablon, jeśli takowy posiadasz. W treści podaj również warianty odpowiedzi, np. liczbowe w skali od 1 do 5 lub słowne Tak lub Nie, aby uniknąć sytuacji, w której osoba odpowiadająca prześle odpowiedzi, które nie znajdą się w słowniku dopuszczalnych odpowiedzi. Pamiętaj, że zastosowanie znaków diakrytycznych, takich jak np. ON, EŚ, EŚ, Ż, znacznie zmniejsza ilość znaków, jaką możemy wprowadzić. Jeśli nie chcesz, aby pojawiły się one w Twoim SMS-ie, zaznacz okienko Zastąp polskie znaki. Jeżeli chcesz wysłać w wiadomości np. odnośnik do swojej strony internetowej, aby ograniczyć zajmowaną przez niego ilość znaków, możesz go skrócić. W tym celu kliknij Staw link skrócony. W następnym kroku dodaj do słownika wszystkie dopuszczalne odpowiedzi na zadane w treści pytania. Tylko wprowadzone tutaj słowa kluczowe będą uznawane w statystykach. Jeżeli chcesz, aby system czekał z wysyłką kolejnego pytania do czasu uzyskania odpowiedzi na wcześniejsze, zaznacz pole Czekaj na prawidłową odpowiedź przed kontynuacją ankiety. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól kliknij Zapisz. Kolejne wiadomości dodaj w sposób analogiczny. Utworzone wiadomości możesz w każdej chwili edytować, klikając przy nich żółty kwadracik Edytuj treść wiadomości lub usunąć klikając ikonkę kosza. Aby zmienić kolejność wiadomości, chwyć daną wiadomość klikając ją lewym przyciskiem myszy i przenieś w pożądane miejsce. Na koniec kliknij Zapisz, aby zachować ustawienia regułki. Jeśli chcesz sprawdzić historię wysłanych ankiet oraz statystyki odpowiedzi, wejdź w zakładkę Telecube Pro, następnie Ankieta SMS i kliknij Historia ankiet. Dostosuj filtry według potrzeb i sprawdź, jak oceniają Twoją firmę ankietowani klienci. To już wszystko. Gratuluję! Już teraz możesz poznać opinię Twoich klientów przy pomocy krótkiej ankiety SMS. Jeśli wystąpiły jakiekolwiek problemy lub masz pytania, zapraszam do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta Telecube.